Siema widzowie, jak tam, jak tam. Dzisiaj zaczynamy sobie grać Fortnite'a. Moja pierwsza gierka. Więc myślę, że wam się spodoba ogólnie. Sąd właśnie się bierze ten level, że widzimy tutaj jest ta mapa, tak? To jest nazwa, w razie czego jakby ktoś nie wiedział. Tu jest mój nick, dodawajcie w komentarzach, piszcie swoje niki, też was dodam. No i co? I wchodzimy sobie tutaj, pokażę wam jeszcze na szybko kozik. Tutaj macie kod, ten dwunastocyfrowy. Tutaj, no nie będę wam mówił, ale tu jest. Później wam wyskakuje. Jak ta gra będzie, tak. I oczywiście ustawiamy na grę prywatną. Zobaczmy co jest dzisiaj w ogóle w szafce. W sklepiku. Nie ciekawego jakiegoś A i dzisiaj ogólnie Polska z chilami gra Więc ciekawe kto będzie oglądał, bo ja na przykład oglądam i dlatego ten odcinek zrobiłem wcześniej Więc ja już się zabieram za grę A Więc ja gram piłkarą. Ogólnie może wam jeszcze pokażę jakie mam skiny No, i tam jakieś były skiny. Mam ogólnie około 50 skinów. nie Jakoś dużo, ale coś jest. Więc jest po prostu coś i co? Gramy. Pokażę Wam, jak tutaj się wszystko robi. Wytłumaczę Wam. I sobie łatwo powbijacie level. I exp, oczywiście. To wchodzicie sobie Zmieniacie sobie na jaką chcecie broni, Ja na przykład wezmę sobie tutaj jeszcze Jakiegoś PMA aby się przydało i... O! PMA Może być I teraz Na początek bym zalecał Pójść na X taki przycisk Włączyć sobie taki AFK button Klikamy w niego. I pokazuje się nam EXP. Oj, zobaczcie. Żeby nie było. Widzicie? Schodzi. I później jak już chcecie wyjść z gry, uzbieracie ten swój EXP. To po prostu musicie... Hmm. po prostu se musicie... No wiecie w sumie chyba co. Wyjść po prostu i dostaniecie ten jaks. Bo normalnie nie dostaniecie. Tak jak se... Odresetujecie swoje życie. Musicie wyjść z gry. Zabiamy tutaj kury. O to owalacie te kurki Najlepiej na początek wbić sobie o tego 500 Tego 500 Pó I później jak już sobie wbijecie tą broń, bo ona tak strzela fajnie To jest jeden lifehack, zaraz wam powiem A tutaj dostajecie po prostu ekspo, za 28 minut przegrane I później za te kury najlepiej kupy... o, te... te kupywać Jak najlepiej sobie narpie to, później to i to i tak w kółko po prostu dostajecie więcej expa i, i jak będę miał o, tamto tą snajperkę wybuchową to Was pokażę jednej i mapy i co? i zbieracie sobie zwiększy one tak nawalacie trochę to zajmie ale no co? o i jak nieco walicie to tylko sobie zajecie to samo ale ja wam bym polecał, ale właśnie. ogólnie jutro mogę na, jeszcze w ogóle jeszcze w komentarzach, co jeszcze e, mam grać, bo ja jeszcze gram mam to mogę nagrać Waszego bo to no, jeszcze mogę nagrywać Teraz odcinek o tym się wyzaj, to jest Teraz nagrywam pierwsze czyli... nieco innej gry jak yy, bym powiedział Fortnite, Fortnite to Jest bardzo fajna gra Użyłem do niego nie, nie za bardzo grałem Teraz nie znamy, w też grałem no i mam 490. Jeszcze dwie góry, za. Mamy 500. I zamienić najlepiej za podki, bo tutaj nie są... Niepotrzebne są podki. I co? I wam pokażę panik. I sobie o! I wiecie, no, i zobaczcie ile zabija gór. Najlepiej stanąć sobie tutaj na końcu, czy tam, tym drugim, czy tym. Nie ma różnicy. I strzelać tak. Tak wiecie, Pamięć. Dostajecie bo one się tak odradzają Dostajecie, to, to łatwiej i mogę wam pokazywać jeszcze i tak Tylko pozwólcie, że to w dygier odbywamy Oooo, Marcin, później Wam pokażę taka I... O i za 5 minut dostaniemy trochę Expo Ciekawe, czy ktoś w mapie grał więc rozwalamy sobie a i mogę wam pokazać bancer room to jest takie coś, że na przykład wchodzicie macie awka i po prostu się rusz ruszacie i nie, nie, nie wywali tak i tutaj sobie wychodzimy tu jest ten świat i niedługo zaraz coś wam pokażę tutaj to ogólnie możecie sobie też grać jeden na jeden z kolegą nie tylko wbijać, jak to sobie grać Jak macie już i sobie zbieracie tylko expo Więc ja przejdę tutaj do rozwalania Sprawią sobie A ja i mogę wam jeszcze jeszcze raz pokazać jak jak waliście sobie w środek no to wdyniej, to nie i to nie Więc... Więc... No to jest taki live, tak powiedział. Fajniej a jak macie na przykład takie, ten jest jeszcze lifehack, że wchodzicie na przykład sobie tutaj Nie musicie wchodzić, ale możecie na... oj, i walicie tutaj w spot I zobaczcie, tym dyniom WOMP zadało HP Więc sobie możecie tak sobie rozwalić A i za te dynie, jak po prostu walicie mnie, to dostajecie ekstra. Coraz więcej No rozwalimy, co? To... No... I więc to jest taka mapka Na S. Jak Jakby ktoś jeszcze nie widział chodu To macie na, na górze W lewym górnym rogu czy na górze Na środku. Do leży co i teraz Już kupiłem tą broń, więc... Najlepiej teraz na to zbierasz, tak? bo Jeszcze muszę zabić. Co, tak? kupujecie sobie to Dostajecie więcej ekspo. Tak będziecie co chwilę. No i tutaj macie darmowego expo. A i tego wam nie polecam. No, może być, ale to nie, to będziecie dosyć długo zbierać, więc dla mnie to, to, jest słabym rozwiązaniem, tego ja nie kupuję nigdy, że bierzecie sobie tutaj po prostu rękę i rzucacie sobie tam w metal. ale macie metal. ale ja tego bym nie polecał wam, bo po prostu, zobaczcie, tutaj musisz tego 10, a lepiej już te kury dla mnie rozwalać, Tamte, więc... Jakoś dla mnie nie jest za dobre, tamto po prostu, to jest lepsze i tutaj rozwalacie te kury, o i sobie wbijacie, tutaj kupujecie, to najlepiej po kolei, jak komu, jak komu mnie, nie następnie, kupcie coś, kupcie coś ale wiadomo, za te kury, tylko tamto najlepiej, tak, najlepsze to jest rozwijanie, bo dostajecie po prostu te, tak, ja tak rozwalam z góry, do korek, a... I ja się nam ze mną podrób. Głównie to mam 50. poziom. Więc zobaczmy tą jedną misję. Jeszcze dwa lewe. Już. Więc już niedużo. Myślę, że na tym live to na pewno zrobię już. A ja sobie kupię teraz następny Dostajecie coraz więcej Expa I coś, zobaczyć Za minutę mogę odebrać tą monetę z expem Fajnie, fajnie A i przejdę jeszcze może na mapę co bym powiedział Tutaj macie wszystkie bronie No, może nie wszystkie, ale większość Tam możecie się przebrać Tutaj możecie z kumplem, oczywiście, czy kolegą, grać jeden na jeden Więc Tak No i co? I tutaj se gracie, tutaj restartujecie to wszystkie te... A i pokażę wam, tu jeszcze są dwa triki ogólnie. Tutaj... się na przykład, załóżmy sobie do tego sejfu, nie? I za 20 sekund... Dostaniecie EXPO. Tak jak... Klikacie ciągle gwiazdki... Dostajecie to... Po prostu... I dostaliście expo, więc wychodzicie. No i macie. I macie taki jakby boost, jakbym powiedział to. Po prostu przez ten czas to nie jest, to dostajecie więcej ekspo. Więc.. I, I piszcie w komentarzach co mam z tych yy, wcześniejszych co powiedziałem giery zagrać. Więc za ja już mam 83 tysiące prawie. Expo, więc idziemy sobie. A, co ja zrobię? I jest jeden trik. Pozwólcie, że się wybię od tego. Sobie polecę tutaj na skraj mapy. I ten trik jest bardzo mocny, na, bo dużo więcej daje ekspat. Jesteście przy tej planszy, nie? Później robicie sobie tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Przy dziewiątym na skraju powinna być... Poczekajcie, bo może to jest tutaj To Powinno się takie coś pojawić O, jest! Widzicie? Było Tu jest Zobacz, gdzie to jest Więc widzicie? Tu, tu jest tutaj Widzicie, nie? Tu jest Od tej tablicy idziemy Raz, dwa, trzy Cztery, pięć, sześć Siedem, osiem Dziewięć kroków podchodzicie sobie pod róg i macie takie coś Przy, przytrzymujecie jak mam na komputerze i mamy zero czasu bo to jest już tak o, otworzyło się, dlatego nie chciałem wam od razu tego pokazywać żeby, żebyście nie czekali jak, jak głupki po prostu bez sensu no i sobie to zrobiłem i widzicie dostajemy więcej expo jeszcze nam jedno zostało więc jeszcze raz idziemy Idziemy, idziemy. I tutaj idziemy sobie. Przytrzymujemy E. I, I zobaczcie. Drugi raz. Tego się już nie da. Nie da się. Więc idziemy jeszcze w to. Klikamy. E. Mamy. I po raz drugi coraz więcej dostajemy expa Już 51 level wbiłem. Więc w zadaniach powinien mieć już 49. Dokładnie, mam 49 leveli wbite z 50, więc dynia niedługo będę miał tego skin'a Dostajemy po prostu coraz więcej expa I wam jeszcze coś pokażę Coś fajnego jeszcze bym powiedział że jest jeszcze tutaj jeden trick Ja sobie takie coś zbuduję Zaraz zobaczycie, czemu to zbuduję. I wam wszystko wytłumaczę. Budujecie sobie najlepiej taką platformę. Możecie mniejszą od, od mojej, ale możecie też taką jak moja. Budujecie najlepiej sobie tutaj do końca, tutaj dalej. Jakoś mniej więcej tak. No, także tak. Budujecie sobie taką mniej więcej platformę. I najlepiej z daszkami. Bo jest bardziej jakoś wytrzymała, oczywiście. I to jest taki na pierwszy odcinek z Fortnite: to, to jest właśnie na yy, po prostu piramidy, co budujecie. I czy, da, czy tam daszki. I to jest pierwszy odcinek z Fortnite'a. I pokazuję wam jak wbić level. A drugi to już będzie z moim pewnie bratem. Jak grać. Nie. Jak, jak po prostu będziemy grać? Będziemy grać pewnie boksy. Oczywiście od swojego brata jestem. A zresztą. Zobaczycie to w następnym. Może odcinku. Zależy jak zadecydujecie w komentarzach. Więc co, zrobiliśmy sobie takie piramidy jak w Egipcie Tu nie musicie wchodzić, ale ja sobie to zrobiłem Klikacie teleport hide Wywala was Jak dobrze wylądujecie Dostajecie Plus 2 ekspana na sekundę A jakbyście na przykład nie mieli tych teleport Tych, tych Albo byście po prostu to rozwalili No to byście Minusowali te dwa a teraz dostajecie dzięki z dobremu lądowaniu, więc to jest moja taktyka. Zrobiłem dlatego taką dużą platformę, bo jest po prostu, wiecie, no lepiej jest tak, lepiej, bo dostajecie to jest darmowe. No i co, tak się wbijacie. Zaraz już będę miał następny level, więc dosyć szybko się rozwijamy. Wlatujecie sobie znów. No i możecie sobie tak robić ciągle, tak? Poczekajcie na chwilę. Sorry, ale mama do mnie dzwoniła, więc lecimy dalej. I coś by już biłem następny level i jeszcze 5000 expa, więc jest do zrobienia. Kurde. Lecicie se. Lecicie po prostu, no i wiecie, i tak możecie zarabiać coraz więcej expa. Coraz więcej expo, tak? Ogólnie. O, zobaczcie jak se wbije level. 50 rój. Dziękuję. Zadanie ukończone. Dostaje skina. Nowy strój. Dostaje jedynie. To jest wszystko legitne ogólnie. To nie są żadne haki. O i za te 2 sekundy dostajemy expo, dostaniemy, coraz więcej. A tylko taki właśnie jest raz. Dostaliśmy 10 tysięcy expo, dziękuję. To jest losowe ogólnie, możecie dostać nawet 50 tysięcy. Co? Można sobie tak skakać, nie? To jest dosyć nudne, ale przynajmniej dobre, tak? Pójdę wam jeszcze na mapę, pokażę tutaj, co tu jest No i co? Kupujecie sobie to... Tutaj ogólnie raz odbierałem ile. Kupujecie sobie to wszystko tutaj o, Odbiorę sobie pieniążka. O i dostałem 80 ekspażesz na przykład I po prostu coraz więcej jak dostajecie, tak? Oj, o kurno. Zaraz już będzie następny level. Więc tak sobie szybko wbijamy level. No i nie jest tu tak wszystko wygląda. Więc gram 20 minut w prawie. O, z 20 minut. Więc, teraz możemy sobie rozwalać kurki, mam jeszcze, myślę, że jeszcze zostałem na 5 minut. Co jeszcze się tutaj powiem. To jest najszybszy sposób na zabieranie tych, zarabianie pieniędzy. Pakać. Najlepiej jakoś tak sobie tej figury w trakcie. No akurat to no, e, więc. O, no okay. No i tak sobie zarabia, za, zarabiacie te pieniądze na dole. Kupujecie następne i coraz więcej po prostu dostajecie tego jak. To, tak. Już 53 level Przed, przed początkiem miałem 49. 4 level na odrycie. Chcę zarabiać, zarabiacie, nie? i mniej więcej to tak wszystko wygląda tutaj jeszcze mogę crashpada wam pokazać to tak wszystko wygląda, że po prostu kraszpady są pod tobą i walam w, w ciebie no i taka, to też jest taki jak se czy ekspa no ja se wyjdę wam jeszcze pokażę mo moje budowanie nie jestem za dobry. Do doda dodawajcie mnie ogólnie do znajomych. Chciałbym, bo bym mógł z wami pograć. Na odcinkach nawet będziecie. No więc tak. Czekajcie, się? No i tak to mniej więcej wszystko wygląda Oczywiście tutaj dalej już nic nie będzie Ja już nie znam więcej Żadnych tutaj trików trójczków, trójczków. Więc Nieźle Myślę No i tak się zarabia właśnie ekspo, tak Kurde! No i... Mniej więcej kończymy już odcinek i wybierajcie co ma być jutro eee, Co ma być jutro... Jest? nagrywamy z... macie do wyboru wpiszcie w komentarzach oczywiście bo ja nie będę wiedział przecież e, piszcie w komentarzach e, czy jutro nagrywamy z bo filmiki będą mniej więcej prawie codziennie czasami mogę nie mieć czasu więc wtedy właśnie nie będzie filmiku więc możecie się domyśleć a i będę nagrywał tak już bez przedłużania będę nagrywał Stumble więc w komentarzach czy Stumble Guys jeszcze FIFY? FIFY jeszcze nie nagrywałem. Więc polecam, że że jutro będzie. Oczywiście Fortnite'a, Robloxa. Tak jak wojan mogę nagrywać czyli jakieś gierki od zera. Zajmuję jak się wzmacniam. dlatego tego tylko Robloxa A tak to, to w Robloxa za bardzo nie gram. Więc mniej więcej już takie wszystko będzie. Tak wszystko będzie wyglądało, więc. Te wszystkie cztery gry mogę nagrywać, więc. Jakoś to będzie. Wiadomo piszcie w komentarzach z czego jutro chcecie live'a. Teraz się zabiorę za rozwalanie tej mapki. A, fajnie, fajnie. O kurde Patrzcie skackuję Cię z tą No i co i to tak wszystko będzie wyglądało Więc dzięki za oglądanie Widzimy się jutro Pewnie więc Do usłyszenia tak Piszcie w komentarzach co mam z tych czterech gier grać jutro Widzimy się po prostu już A Raczej tak, więc... Do usłyszenia.